To nie była przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Kiedy poznały się w szkole, nikt nie przypuszczał, że 10 lat później będą wspólnie wybierać kreację na ślub. Dziś w odcinku Panna Młoda i jej Świadkowa. Mam na imię Gosia, mam 28 lat i za rok wychodzę za mąż. Chciałabym wybrać moją suknię ślubną z moją przyjaciółką Olą, z którą przyjaźni się już 10 lat. Na początku, no niekoniecznie się polubiłeś, nie ma co koloryzować, natomiast tak po było. czasie na pewno ta znajomość, no co chyba zyskała? Dojrzała. No czy już 10 lat? A. Się męczymy. Jakbyśmy chciały wyglądać podczas ślubu? No petarda! Jeśli tylko, tylko Iza, może, tak. Jeśli ktoś może z nas zrobić petardę, to tylko, tylko Iza. Cześć dziewczyny! Cześć! Cześć! Izabela? Gosia, bardzo mi miło. Olga? Hej! Która jest paną młodą? Małgorzata. Woohoo! Gratuluję. Tak, to ja, dziękuję bardzo. E, Gosiu, ile czasu mamy do ślubu? Rok. Malutko. No nie tak mało. Z tobą żywym ze wszystkim. Z, su z suknią sukną na pewno. Z tobą i z na tobą. Bo <grym> nie jesteś z... taką ciepłą osobą, taką zawsze pomocną. Ja po prostu jestem tak szczęśliwa, że mogłam do ciebie trafić. Wiem, że z tobą na pewno wszystko się uda. Jezu, a dzisiaj <grym> mnie poznasz. <grym> Cieszę się bardzo. Słuchaj, czarnie prysu. Nie, no myślę, że na Bliskim Poznaniu jeszcze bardziej zyskasz, spokojnie. Ofra. Słuchajcie, dziewczyny, jest pięknie, słonecznie, i ja uwielbiam taką pogodę, więc zapraszam Was teraz do siebie na taras, gdzie sobie o wszystkim porozmawiamy, dobra? Super, dziękujemy. Chodźcie! Dziewczyny, to powiedzcie mi, y, jaki jest pomysł na ten ślub, y, jaki ma być styl tego wydarzenia, no bo to też bardzo mocno definiuje to, jaka ma być suknia. No więc chcę wiedzieć wszystko od początku, styl wesela, pomysł na suknię. Bardzo zależałoby mi na tym, żeby to był taki luźny styl, taki boho, wiesz, żeby suknia była wygodna, żebym mogła też y, wskoczyć w trampki. Czyli jest pomysł, żebyś przebrała w ogóle takie buty tak, eleganckie na trampy? Tak, to wiąże się z tym, że mam rocznego synka, A. więc no ciężko byłoby mi usiedzieć i czy tylko się prezentować, będę musiała po prostu... No dogonić go. Słuchaj, za rok on będzie miał dwa lata, on tak, będzie tak, biegał że, dużo tak, szybciej tak, niż teraz. Dlaczego tym bardziej mówię o trampkach, bo teraz jeszcze może byłabym w stanie, wiesz, bo on mnie jeszcze tak nie, nie potrzebuje i tak szybko nie ucieka. Czyli tak, suknia musi być wygodna, to jest ważny dla Ciebie element. Interesuje mnie trochę, co chciałabyś pokazać, na co chcesz sobie pozwolić, a co musi być na pewno zakryte. Wiesz, bardzo podobają mi się suknie, które mają odkryte ramiona. Ale takie suknie na przykład gorsetowe, gdzie w ogóle ten dekolt jest odkryty, nie, nie, nie, nie, nie. wchodzą w grę? Nie, mówię o takich, gdzie wiesz, niekoniecznie, niekoniecznie lubię swoje ramiona, dlatego fajnie by było, gdyby coś było na zasadzie takiego opadającego, wiesz, mhm. na ramiona, żeby tutaj na przykład barki były odsłonięte, mhm. ale tutaj ręka troszkę e, zakryta. Mhm. Coś na tej zasadzie. Dobrze, a czy jak mówisz o sukni boho, to po prostu masz w głowie to, że ona nie jest wielką księżniczką, tylko ma taki dosyć e, smukły charakter, czy myślisz sobie zero ozdób? koronki, frędzle jak najbardziej, mm -hmm. zdobienia też mogą być jasne, bo Ale to może się pisuje. Ale może być wpisuje. jakiś kryształek, tak. korali. Tak, tak, tak, oczywiście. Okay. Najważniejsze też, żeby nie było jakoś mega dużo warstw, bo y, niekoniecznie lubię swoje biodra mm -hmm. i wiesz, nie chciałabym ich jeszcze bardziej uwydatnić. Czyli tak, my to by doradzamy, natomiast jeżeli chodzi o stylizację Oli, bo na tym też musimy się skoncentrować, to ja to zrobię z Olą sam na sam i ostatecznie nasza decyzja będzie dla Ciebie niespodzianką. Możesz tak mówić? Pewnie. Hmm? O cię w 100 pewnie. No dobra, to co? Jesteście gotowe, żeby zaczynać? <grym> tak, jesteśmy, jesteśmy gotowe. <grym> Działamy, do dzieła przed nami kupa pracy, dużo czasu, ale same sukcesy. Rewelacja! No. Rewelacja.. No, no dobra, to znaczy. bardzo o. dobrze. Chodźcie ze mną. Ciach, ciach. Pierwsza suknia, którą przygotowałam dla Gosi, to delikatna suknia o kroju literki, a z opadającymi rękawkami. Nie, po prostu Przepiękna, naprawdę Petarda to jest ta petarda, o której rozmawiałyśmy. Nie spodziewałam się aż takiego efektu wow i powiem szczerze, że zabrakło mi słów, a rzadko się to zdarza. O, co to? I te rękawki, co no nie? Właśnie, takie delikatne. Oh, Boże, jak ja dobrze wyglądam naprawdę. A to wiesz, jest no po pierwsze początek, a po drugie to też jest taka nasza suknia salonowa, więc ona jeszcze nie jest idealnie tak. dopasowana. Nie, no jest przepiękna, naprawdę. I ten dół tak super leci, nie wiecie, nie ma tego efektu, którego się bałam, tylko jest... Tak. Nie ja nie, w ogóle zamiast, świetnie, wiecie, tak, zamiast patrzeć dziewczęco. na siebie, patrzę ciągle tu. Naprawdę, bo to jest genialne po prostu to wykończenie. No delicious! Piękna ta suknia, bardzo, bardzo do niej pasuje, podkreśla jej urodę, podkreśla jej kształty, spełnia marzenia dotyczące takiego delikatnego e, okrycia ramion i mam wrażenie, że świetnie wygląda w tym odcieniu, takiej delikatnej, złamanej bieli, ta kość słoniowa mm, zrobiła robotę. Do Gosi urody też taka suknia, która jest dosyć stonowana, pasuje, prawda? Bo też jej po prostu nam nie przyćmiła. Tylko widzimy Ciebie, twoją urodę, twoje piękne oczy. Tak, tak, tak, tak, tak. Na to wszystko jest przestrzeń. jest taka, ale powiem Wam, że Dużo ja się, właśnie. się też genialnie czuję, naprawdę. Mhm. Ja y, czuję się. Ja tak po prostu przyszła, wiecie, tak mhm. naprawdę tak. Mhm. To ogólnie Jak, tak na zakupy może iść. Tak, tak, taka. Słuchaj, tak. Znaczy ja podobnie idziemy? chodzę po rurki, <śmiech> <śmiech> tylko mam więcej tiulów wtedy. Jakby się złożył do Oj. No jest pięknie. Faktycznie, to jest taki rodzaj y, urody, która bardzo y, świetnie wygląda w takich no, prostych, stonowanych kreacjach. No i też jestem zachwycona, powiem Wam. Ja to zostałam gęsiej z tak, Ale nie ja, y, ten moment oczekiwania, aż się zobaczę, aż się zobaczę. No i się zobaczyłam i po prostu zabrakło mi słów, a wiesz, że rzadko się to zdarza, naprawdę. Ja zawsze mam dużo do powiedzenia, a tutaj... Nie no, jest przepiękna, naprawdę to jest, to jest piękna suknia. I ona super leży, tak jak naprawdę mega mi się podoba i jest taka, o jakiej mówiłam. No i Gośka, wygląda super! <laughs> Nie no, naprawdę jest piękna, dziękuję, piękna. Wiemy już, że jest coś, co Ci się bardzo podoba, Tak. Uh -huh. co chwyciło Cię za serce i za gardło. Mhm, uh -huh. uh -huh. zawiązało nawet, to bym powiedziała, tak. <laughs> więc typ już mamy, więc uh -huh. możemy teraz uh -huh. sobie szaleć z czymś zupełnie innym, prawda? Oczywiście, tak, tak jak mówiłam, jestem odważna, chcę uh -huh. próbować, tak. Ja bym chciała spróbować y, może y, z jakimś trochę bardziej fantazyjnym rękawkiem, ale którego by było mm. więcej niż tu. Y, jesteś na to gotowa? Oczywiście. O bardzo proszę. <grymne> pewnie. Druga suknia, którą przygotowałam dla Gosi, jest zdecydowanie inna od pierwszej. To suknia o kroju księżniczki z gorsetową górą, bogato zdobioną i pięknymi doczepianymi rękawkami. Jej, te rękawy, piękna jest, jest piękna, ale chyba nie moja, tutaj tak gorset pięknie leży, rękawki są piękne, natomiast tu, zdecydowanie w tej pierwszej sukni był taki mhm. efekt, wiecie, tak, Pięknie opływała, a tutaj już jest odcięcie i się, właśnie tak, ale suknia jest przepiękna. Olga, jak Ty widzisz się yy, yy, w takim wydaniu, to co sobie myślisz? Jakoś tutaj tak, jak mi się wydaje, za dużo odsłonięte. Tak tu? Uh -huh. No nie wiem, tam się, tutaj mi się nie podoba ta, to odcięcie tu. Tutaj co, coś powiedziawszy i coś jakoś też wolałam tak. tam te rękawki, mi się wydawało, że były takie Bardziej świetne, piękne, Tak, ale tutaj, tak jak mówię, tutaj myślę, że to odcięcie, nie? Mm, nie, nie. Jakoś do mnie w ogóle nie przemówiła, widziałam, że go się podobała, idzie też i w sumie trochę nie wiedziałam jak się zachować, bo jednak dla mnie to nie było to. Czyli za dużo jest tak, za dużo się tutaj dzieje, zdecydowanie na tym gorsecie. Mhm. Sam błysk na sukni, na rękawkach, genialny. Natomiast okay. tutaj już troszkę, troszkę się dzieje za dużo. Mhm. Tak myślę. Nie czujesz tego? Nie, nie. Mm. Olga potwierdza, że też... Mm -mm. Mhm. Nie, ja też. Ja czuję gosi w tym. <laughs> Dziewczyny są bardzo zgodne w swoich opiniach, bo z jednej strony mamy Gosię, która po prostu stoi w sukni, której nie czuje, a z drugiej strony mamy Olga, która mówi – to nie jest moja przyjaciółka w tej kreacji, ona po prostu do niej nie pasuje. No nie, tutaj już tak to, co powiedziałaś wcześniej, mhm. ale teraz się troszkę czuję przebrana właśnie. Dobra, wiesz. tak Cię podpytuję, bo wiesz, myślę już o kolejnej propozycji tak. i tak właśnie przełamując trochę to, co masz teraz na sobie, chciałabym Cię ubrać coś, co w ogóle nie jest zdobione.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 Moja ostatnia propozycja dla Gosi to suknia wykonana z delikatnego, gładkiego muślinu o kroju literki A z ładnymi koronkowymi aplikacjami na ramionach. Yeah, yeah. Czuje. w sensie jest bardzo lekka, jest bardzo wygodna. To jest na pewno konkurentka dla sukni numer jeden. Pojawił się ogromny dylemat i wybór na pewno będzie mega ciężki. Bardzo mi się podoba, jak ona leży. Ona jest leciutka, tak fajnie opływa. Też jest ten efekt, wiecie, nie ma tam jak tutaj tam po odcięcie jest pięknie. tak nie, no, Super talia jest podkreślona. No i tak jak mówiłyśmy, ten rękawek tutaj, siateczka, której nie widać. Piękna, dekolt jest pięknie podkreślony, moim zdaniem też, no super leży. Ona ma też właśnie dzięki tej siateczce ten atut, że nie musisz się martwić, że cokolwiek się przesunie, zsunie, opadnie. Czuję tu stabilnie, tak. Tak, jest po prostu tak. bardzo wygodny więc pod kątem biegania za dzieckiem, schylania się do tak. podnoszenia. Nic się nie muszę martwić, tak. że coś to, gdzieś… To jest zabezpieczona tak. sytuacja. tak. Suknia jest piękna, leży super. Rękawki są, dekolt pięknie podkreślony. Jest leciutka, to jest w ogóle, naprawdę jest mega lekka. Piękna jest, naprawdę. Czuję się super w niej. Mhm. No myślę, że to widać też, wiecie, że ja nie jestem tak... tak... oko się błyszczy. Tak. Jak przy pierwszej. Tak. Mhm. Zdecydowanie. Ale ta też pięknie leży. Znaczy my w ogóle temu hmm. nie zaprzeczamy? Piękna jest. Ja mhm. byłam za pierwszą i myślałam, że już mnie po prostu nic nie będzie lepiej pasować. Jak zobaczyłam, tym bardziej drugą, to druga mówię, nie, nie, nie te klimaty, tak? A tutaj, no... Co, petarda znowu, nie? No właśnie. I co teraz? Dwie petardy to już tłok! Tak. To już za dużo, nie, nie, nie. Mnie się tutaj podoba bardzo ta talia podkreślona i to odcięcie to jest takie... tam właśnie te rękawki były trochę tak... Ciekawsze? Dziewczęce jakoś tak. Mhm. Taki świeży no, Wiecie, ja sobie na przykład... O. Ale ten też jest właśnie ładny. Tak też jest, zobaczcie, tak. To pięknie. Tam, nie? Nie wiecie, ma macie w, y, wrażenie, że ona bardzo wysmukła sylwetkę, bo tutaj troszkę tak. podniesiona jest talia. Mm -hmm, dokładnie. Zobaczcie, ona jest nieco wyżej zaznaczona i przez to ta linia tutaj od talii w dół mm -hmm, wydaje się mm -hmm. taka długa, długa, długa. Mm -hmm. A dodatkowo ta suknia się pięknie układa właśnie w takie pionowe pasy, mm -hmm. które też optycznie wysmukają. Wysmuklają, wyciągają, sylwetkę. tak. Więc wygląda to naprawdę pięknie. Ona już jest matką. Nie chce jakiejś wielkiej, szalonej, falbaniastej, czy też gładkiej, ale obszernej księżniczki. Nie chce wielu warstw. Chce coś, co będzie subtelne, kobiece, zwiewne, delikatne. I to jest suknia właśnie w takim stylu. No pięknie. pięknie. Uuu, co to będzie? Co to będzie? Nie mam pojęcia. Wreszcie, co to będzie? Nie wiem. Po pierwszej sukni była spokojna, że coś wybierze. Po, tak, po trzeciej nie tak. wie, co ma wybrać. Nie, no. No to która? Ola? No, właśnie ja nie. Dla mnie tu jest konflikt. Ja byłam za tamtą, a teraz mi się ta podoba. Ale no to się zdecyduj. A jakbyś ty musiała wybrać? To którą byś wybrała? Jakieś rzucanie monetą, czy. Świetnego doradcę, <grym> będziesz rzucać monetą! No i jest wow! I to już jest drugie wow, a dwa wow na trzy propozycje? To jest moja wygrana. Dziękuję. Pozdrawiam. Słuchajcie, no jakby w jednej i drugiej masz tutaj ten swój komfort tak. dotyczący tych ramion, tak, tak. tam masz takie hiszpańskie ramiona, może faktycznie trochę bardziej frywolne, zalożne, Takie, tak, zalotne, takie może. <grym> Ale może… Tak, to... mocniej zdobioną masz tam górę. Tutaj masz y, bardziej prostą, elegancką, klasyczną wersję, która na pewno da Ci jeszcze większy komfort, jeżeli chodzi o to noszenie, schylanie tak, się i tak, poruszanie. Tak, tak jak mówisz, ta siateczka tutaj. Bo po prostu ona będzie idealnie dopasowana do Twojego ciała i jakkolwiek się poruszysz, to nic Ci tam, ramionczko nie spadnie, dekolt się nie odchyli, więc tutaj jest taka pełna, pełna swoboda w ruchu. A wiem, że dla Ciebie to jest ważne. Tak, bardzo ważne, bardzo ważne, żeby była ta wygoda, ale powiem Wam, że ciężko jest mi w ogóle porównywać te sukienki, naprawdę. Gosia. Przymierzyłaś trzy suknie i w tym mamy dwie petardy. I od jedną za dużo. No właśnie. Bardzo słusznie Olga zauważyła, ja że, że z tych dwóch będziesz musiała wybrać jedną. Ciekawa jestem, czym będziesz się kierowała i na którą postawisz. No nie chcę, żebyś mi już teraz to zdradziła. Dla mnie to też jest na tą chwilę wielka nie wiadomo, Ubierz mi za. Co może? Olg A, poczekaj, może Olga Ci pomoże, no? Ja chyba za tą. Za tą? Chyba tak. Okej. Okay. Tak. A nie za to? A Ty nie za to? No to jak Ty jesteś za tą, to ja będę za tamtą pierwszą. Hmm. Okay. Nie, po prostu wiesz, taka jest prawda, tak jak trochę powiedziałaś, 10 na 10, obie są godnymi rywalkami tak. i to jest po prostu już tylko kwestia tego, w której czujesz się bardziej panną młodą, bardziej wyjątkowo, jednocześnie bardziej sobą, ale to już tylko Ty możesz poczuć, tylko Twoje serce Ci może podpowiedzieć, która to jest właśnie... Tak, odpowiednio. Gosiu, więc y, to jest Twój czas, wybierz tę swoją jedną, jedyną suknię. Tak naprawdę obojętnie, na którą postawisz, będzie pięknie, my to już wiemy. Tak, ale żeby był top of the top, no to jeszcze teraz wpadniecie, moje drogie, w ręce moich stylistów, którzy zadbają o Wasz całościowy wizerunek. Tym razem zaczniemy od dłoni, bo to jest bardzo ważny element przede wszystkim u Panny Młodej, ale też u Świadkowej. Zapraszam Was na metamorfozę. Super, dziękuję. Moje drogie, więc dzisiaj metamorfozę, zupełnie wyjątkowo, zaczniemy od zrobienia manikuru, za co odpowiedzialna jest Pani Ola, która jest ekspertką marki Semilac i właśnie o to opowie nam, dlaczego tak ważny jest manikur dla Panny Młodej. No przede wszystkim, żeby panna młoda czuła się pięknie, no i manikur dopełnia całą stylizację, wygląda po prostu wszystko dużo, dużo lepiej. Plus yy, tak naprawdę jest ogromny fokus na te dłonie, bo jednak wymiana obrączek to są zdjęcia od razu łapek. Często jest takie ujęcie, jak panna młoda trzyma sobie bukiecik i też od razu jest zdjęcie łapek, więc o te łapki trzeba wyjątkowo zadbać. Yy, czy wcześniej należy je jakoś specjalnie pielęgnować, czy po prostu przychodzę na manikur... Yy? Trzy dni przed weselem i jest bomba. Można zadbać wcześniej o skórki na przykład. Można używać też odżywki, żeby je wzmocnić, bo wtedy też dużo lepiej ten manikier będzie się trzymać, ale tak naprawdę do dobrego specjalisty można przyjść trzy dni wcześniej i zrobić piękny manikier. Chciałabym porozmawiać o trendach, o kolorystyce, o tym, co jest teraz super modne, bo widzę, że u was nowości, nowości, nowości, ale one wszystkie są takie bardzo delikatne, neutralne. To jest trend na najbliższy sezon? E, myślę, że tak, bo takie sprawdzają się po prostu zawsze i wszędzie. Tak naprawdę dla każdej i nie tylko dla panny młodej, bo również świadkowa może przebierać w takich przepięknych odcieniach. Ja też chcę, mimo, że nie jestem panu i świadkową, bo to tutaj brokaciki, to już jest mój klimat, kocham. Znaczy ja zazwyczaj mam takie właśnie bardzo delikatne kolory, więc to jest dla mnie taki wybór totalnie na każdy dzień, na cały rok. Ale tak, to są piękne, piękne są Bo one się sprawdzą Naprawdę. i na wyjątkową okazję, i też na co dzień nie są, są takie bez bezpieczne. Mhm, ta, bezpieczne. I nie widać odrostu. O! O! O! Ta -ra! Ta -ra! No to mamy kolejny plus. No dobrze, taki Panikur oczywiście idealnie można wykonać u eksperta, ale też y, można samodzielnie go wykonać w domu, czy to jest trudne? Można sobie dać radę. Zazwyczaj oddaję swoje paznokcie w ręce ekspertów, ale to nie jest tak, że nie potrafię ich zrobić sama. Ola wymownie spojrzała na Olę, bo taki jest tutaj plan, żebyś Ty, Olu, spróbowała sama wykonać sobie ten manikur. Oczywiście Ola będzie Tobie podpowiadać, natomiast Ty, Gosiu, będziesz miała no przepięknie zrobione paznokcie tutaj przez naszą Olę, więc co, no zostawiam Was, bawcie się dobrze. Dzięki. Aby wykonać sobie samodzielnie manikur hybrydowy, warto sięgnąć po zestaw startowy, w którym znajdziemy wszystkie niezbędne produkty oraz urządzenia do jego wykonania. No to co Olu, który Ci się najbardziej podoba? Bardzo fajny jest ten 575. Mhm. On jest fajny, ma taki cieplejszy odcień, więc myślę, że też właśnie do Twojej karnacji będzie fajnie wyglądać. Ale nie chciałabym samego, ponieważ byłoby trochę nudno chyba, mhm. prawda? Może jakiś brokacik są tutaj takie ładne, błyszczące. Myślę, że to by było fajne połączenie. Na jednym? Na dwóch? Może na, jed... na jednym. My? Dobra, to co? Myślę, że możemy zaczynać. Mhm. Okay. E, rozpoczniemy malowanie i w ogóle przygotowanie paznokci mm. od opiłowania. I zanim zaczniemy piłować, e, stępić brzegi, bo one są dosyć ostre i można się pokaleczyć, więc po prostu blokiem mm. możesz... E, o tak, tak, no. tak. dokładnie, tak. bez różnicy. Mhm. I zawsze jak piłujemy to takie dłuższe ruchy, bo wtedy też mhm. kształt jest taki gładki, nie ma kantów, nie ma zaciórków. Okej, okay, ja tutaj widzę, że skórki są całkiem, całkiem dobrze wyglądają, więc jedyne co możemy zrobić to delikatnie je odsunąć, bo będzie nam mhm. łatwiej po prostu nakładać kolor i będziemy w stanie też nałożyć ten lakier trochę bliżej skórek, od razu też nie będzie aż tak widoczny, więc po prostu delikatnie, o właśnie, mhm. Mhm, też żeby niezbyt mocno, więc teraz tak dokładnie tak? matowimy mhm. broczkiem, od środka w jedną, od środka w drugą stronę, e, czyli tak. o tak, tak. No. Dokładnie przy skórkach, bo bloczek też fajnie te skórki podniesie i też będzie nam łatwiej ten lakier zaaplikować. Mm -hmm. To teraz jeszcze przed nakładaniem bazy, możemy, też powinnyśmy odtłuścić, bo też jak nie odtłuścimy mm -hmm. dokładnie, to też lakier się będzie słabiej trzymał, więc tak. tutaj cleanerem i po odtłuszczeniu wszystkich możemy malować. Mm -hmm. e, no właśnie, a jak to w ogóle u Ciebie Ola wygląda? Czy sobie robisz manikirt, czy raczej chodzisz do salonu? E, nie, raczej sama to rzadko. Ale, Ale... A dlaczego? Nie jestem tak przekonana, ale myślę, że może teraz się to zmieni, jak no, spróbuję pod okiem eksperta. Wykonanie manikuru hybrydowego w domu jest bardzo proste. Nakładamy bazę. Baza jest przeźroczysta, więc łatwo pozalewać skórki. Tego nie chcemy, tak. bo pozalewane skórki zawsze będą wpływać źle na trwałość, będą się szybciej odklejać, więc ważne jest, żeby tutaj cieniutką warstwę No to wkładamy do lampy, ale jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Jeżeli widzisz na przykład, że powierzchnia jest nierówna, po prostu przekręć na chwilę dłoń do góry. O no właśnie, dosłownie na 5-10 sekund, to się wszystko ładnie wyrówna. No i Aha. możemy utwardzać. I 30 sekund, on tutaj w zupełności wystarczy. Mhm. Możemy przejść do koloru kolorów. I przy takich kolorach pastelowych staramy się właśnie pracować tak właśnie lekko, bez dociskania. Ale po prostu muszę ci powiedzieć, że malujesz, jakbyś to robiła... No. Bo próbowałam kilka. Razy. Nie od dziś. <laughs> e, ale muszę przyznać, że idzie to łatwiej niż myślałam. E, dobrze, to może go otwarcie? Możemy. Mhm. Ok, to co? Ostatni etap, czyli top. Mhm. Bardzo ważny, żeby y nasze paznokcie miały przepiękny połysk. No właśnie, więc troszkę, nawet grubszą warstwę mhm. śmiało możesz mhm. nałożyć. I tak jak pamiętasz przy bazie też, możesz wrócić przed do lampy na chwilę Aha. do góry, bo wtedy też ta powierzchnia będzie dużo ładniejsza. Ola, świetnie Ci poszło. Ja jestem z siebie bardzo dumna, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Ty z siebie również. Tak, nie spodziewałam się takiego efektu. Myślałam, że może być trochę ciężej, trudniej, ale jest całkiem przyjemnie. Nasza panna młoda zdecydowała się na manikier w odcieniu brzoskwiniowym. Jeden paznokieć jest wzbogacony o piękne ornamentowe zdobienie, które możemy bardzo szybko wykonać za pomocą specjalnych folii do zdobień. A teraz czas na mój beauty team. Do akcji wkracza makijaż i fryzura. I call ya. I've been waiting for you. To say the words you know that I wanna hear. Cause when I feel the sound, my feet can't touch the ground. It's taking me higher with every word you say. I know I'm not the only one. That you go looking for some fun. And tell me if I'm wrong. I know this ain't the say. na Wielki Finał. Gosiu, zapraszam! Się, ręce Ci się tak, krzęsą, widzę to tak, po prostu z daleka. Nie, nie mogę słowa wydusić, wiesz. To są duże emocje. Ogromne. Czy Ty umiesz sobie wyobrazić reakcję Kamila, jak się zobaczy? <grym> Biorę ślub z miłości z naj, najwspanialszym mężczyzną, jakiego znam. Przepraszam. To niewiarygodne szczęście, że spotkałam go w swoim życiu. Ci płaka niż ja. Nie wiesz. O to do mnie przyszłaś. Pięknie jest. Najpiękniej. Gosiu, czy ty... Jesteś ciekawa, jak wygląda światło? Bardzo, bardzo, bardzo. I Sonia, dawaj ole. Daję ole, bardzo proszę. Olgo, zapraszam. Koleżanka z klasy. Przyjaciółka świadkowa. Najważniejsza zaraz po tobie na ślubie. Witam zapraszam. Oże, Ola! Pięknie. Ta sukienka pięknie! Odwróć się. Ty nie wiedziałeś, czy chcesz Maxi. Ty nie wiedziałaś, czy chcesz Maxi! Pięknie. Jest pieknie, no, pięknie. Dziewczyny um, wyglądacie cudnie. Mam wrażenie, że też wasze stylizacje bardzo do siebie pasują. To wszystko ze sobą gra i też wasze piękne uśmiechy są najlepszym dopełnieniem tych stylizacji.